Nie wiem czemu ciągle bombię, chyba chciałbym już zapomnieć, wybacz Ile to się ciągnie spływam, kiedy mamy problem, gdybam O tym jak, ej, wyglądałby świat, ej, tak bez żadnych zmartwień mam ich pod Zachodu znasz mnie, bo po gasnę, pozwolisz płonąć, gasnę. Ej, ej, robię to co na skarbie, ej, pod Twoją dłonią gasnę, ej, całuję nim zaśniesz, pokaż mi, że mam rację. Gasnę, gasnę, odpal mnie, gasnę, ej, a mała ja gasnę. Mała jak gasne, gasne, gasne Odpal mnie, gasne, ej Mała jak gasne Łapie je ulotnie, stoję sam i moknę Poczekałem całą nocą i wątpię Czy to jest istotne dla ciebie i skądże Nie liczy się racja stron, bo by zmądrzeć Trzeba by to dobrze przegadać i dotrzeć Do tego gdzie leży błąd, to niedobrze Myślałem, że progres zaliczymy z prądem A zaliczamy pod prąd ciebie na złość Mijemy sobie w twarzy na złość Mówisz kochanie sobie na złość, złość Znowu zachlałem sobie na złość, złość Potem łykałem trochę na złość Chciałem mieć grube bilony, ale powiedz co bym z nimi zrobił Pewnie wszystko przepierdolił i hektolitrami łolił Postawim, wolił, wolim podstania na nogi Co by się wyrobić w bilansie zysków i strat, A w bilansie zysków i strat. Moja gasnę, jasne, Odpal mnie, gasnę. Ej, moja gasnę. A moja gasnę. Gasnę, gasnę. Odpal mnie, gasnę. Ej, moja gasnę. A moja gasnę. Gasnę. my my